Cześć ekipa, witam. Hangout nie będzie zbyt długi, ponieważ niedzielny. I zacznę od tego, że nawet wśród moich elitarnych zdarzają się osoby, które niedokładnie analizują, że tak powiem co powiedziałem, czy wybiórczo dobierają jakieś treści i nagle się okazuje, że bardzo dobrze zdany TSF, bardzo dobrze zdany test wiedzy o Policji. Bardzo dobrze multi, bardzo dobrze rozmowa kwalifikacyjna. Idzie taka osoba na komisję i pierwszą rzecz, która robi, przyznaje się do jakichś dwóch w zasadzie w życiu nieprzeszkadzających, ale przewlekłych chorób, które według paragrafu dyskwalifikują płacz, skrzytanie zębów, rwanie włosów jakaś tam korespondencja ze mną i w zasadzie stary, siwy multiguru może tylko nie wiem, tam dać się wypłakać, czy coś w tym stylu ponieważ w momencie, kiedy nawet nie dostaniesz obiegówki, to oni wiedzą, że jakiekolwiek badanie ciebie jak się już nazwijmy, to przyznałeś do pewnych rzeczy, jest bezsensowne. I to tak przykra sprawa, ale, ale osoba z grupy elitarnej wydawałoby się, że dość długo ze mną korespondowała, że jakoś pewne rzeczy starałem się przekazać. Oczywiście nie namawiam nikogo do kłamstwa, ale póki, nazwijmy to, no nie masz, nie przyszedłeś z obciętą ręką, z obciętym nosem, czy nie wiem tam, z głową pod pachą, to no, raczej bądź jakiś taki rozsądny w temacie opowiadania o swoich różnych przypadłościach, być może i nawet dla ciebie ciekawych, prawda? z którymi tam masz jakiś problem, ale czy to wszystko, że tak powiem, musi wiedzieć już mieć na talerzu podana komisja policyjna? No, temat jest do zastanowienia, prawda? Nawet poświęciłem, tym bardziej, że Jakieś trzy tygodnie wcześniej i zrobiłem shortsa. Czy się przyznawać do chorób na komisji, prawda? No i ostatni shorts to związany z tą osobą i w zasadzie nie za bardzo tej osobie mogę pomóc, prawda? I przy okazji wyszło, że no nie ma planu B. Już, jakby to powiedzieć, pracodawcy powiedziała, co, co o nim myśli. A tutaj szanse na dostanie praktycznie zerowe. Także przemyśl sobie to, to, co ci w tej chwili powiedziałem. No i mam nadzieję, że jakieś wnioski wyciągniesz. Oczywiście yy, policjant powinien być szczery, prawda? Policjant powinien być super uczciwy. Policjant nigdy nie powinien wykorzystywać, kłamać w celu obrony siebie, prawda, ale nazwijmy to. Był kiedyś taki film Gliniarz z Beverly Hills. Było tych dwóch uczciwych, prawda, z Beverly, prawda. No i był Eddie Murphy, który był jaki który był, jaki był. I niestety czasami trzeba jakoś tak dyplomatycznie wyjść z opresji. Dajcie znać, daj znać czy mnie słychać, prawda? Robię dzisiaj próbę dwóch mikrofonów i dlatego wolałbym wiedzieć, czy wszystko tutaj że tak powiem po twojej stronie gra i czy cześć Natural, cześć Paweł. Tutaj, congratulations, prawda? Dwa tygodnie temu miałem MS w Kielcach, na szczęście pozytywny. Ile się czeka na rozmowę kwalifikacyjną, prawda? Tydzień czekania na wynik, ale tydzień czekania na wynik to oznacza, że wynik był bardzo dobry. Powtarzam jeszcze raz z upory maniaka. Niby nie ma punktowanego multiego, ale kiedy ten test powstawał, no to punktacja była, prawda. Program jest ciągle ten sam, czyli nawet jeżeli ci nie podadzą tych punktów, to jakieś te punkty tam są, widzą, czy, czy jesteś idealnie wpasowany w profil policjanta, czy tylko tak nazwijmy to, z litości Ciebie puszczają. Kingpad, trzy badania krwi można powtórzyć prywatnie w dowolnym laboratorium. Ja bym tak zrobił, jeżeli coś tam źle wyszło, przynajmniej po to, żeby pokazać na komisji, że w innym laboratorium wychodzi coś dobrze, prawda? W tym momencie ułatwiasz sytuację komisji, dajesz im jakiś tam na talerzu wynik, tam lepszy czy gorszy, no i w prywatnym laboratorium sobie jeszcze możesz powtórzyć. Oczywiście nie zachęcam do tego, ale są tacy, co podstawiają tam brata, czy tam jakiegoś innego szwagra. To jest oczywiście naganne. I do tego nie, nie namawiam, ponieważ może wyjść i będą tam, nazwijmy to, jakieś teoretyczne konsekwencje. Kwencje, prawda? Muszę się pochwalić jedną rzeczą ze swojej strony ponieważ jestem już w biznesie kursów online przez, no nie chcę powiedzieć, odkąd się pojawiły streamy Pojawił się stream na YouTubie, wcześniej też zrobiłem wszystko, żeby ludzie tacy jak ty nie musieli do mnie przyjeżdżać i yy, dzięki covidowi ta forma przekazywania wiedzy się upowszechniła i ostatnio zainwestowałem, jak tylko się pojawił, w taki nazwijmy to kurs medycyny lotniczej. Ja już jestem lekarzem uprawnionym do badań lotniczych i niestety to do tej pory była klasa druga, zrobiona 8 lat temu i od tej pory nikt nie zorganizował w Polsce kursu jakiegoś takiego następnego, czyli badanie tych prawdziwych lotników. A tutaj bum i nagle się okazuje, że w Rumunii coś takiego się pokazało, oczywiście język angielski i tak dalej, to dla znających angielski to, to proszę bardzo, natomiast na czym tutaj polega zabawa, że część kursu jest, przepraszam, jest w formie online, a druga część kursu jest w Rumunii. Prawda? Czyli nie wychodząc z domu zaliczam większą część kursu i oszczędzam po prostu czas, pieniądze, czy tam jakieś inne rzeczy. Mogę sobie ten kurs nagrać, prawda? No i że tak powiem, tutaj tutaj jest korespondencja z tego z tymi profesjonalistami. Prawda? Natomiast żebyś wiedział, od 8 do 13 listopada w ogóle nie będę w Polsce, także forma tutaj hangoutów czy jakichś innych rzeczy, no po prostu będę niestety musiał troszeczkę odpuścić, ponieważ się będę uczył. A tak na, naprawdę to już od, od pierwszego do 12 będę, wyłą, będę wyłączony, prawda? I niestety to wyłączenie powoduje też, że no, troszeczkę mniej poświęcę osobom tutaj takim jak wy w tym czasie kursu. Natomiast no, jeżeli myślisz nad dołączeniem do grupy, to jeszcze jakiś tydzień czasu mam. Wolnego, bo potem już niestety będę się uczył. Tutaj, no nie wiem, na pewno będzie Bennings 737 symulator, prawda? Human Factoring in Aviation, czyli wypadki, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To mnie interesuje psychiatra i psychologa. Ja, pilotów. No nie, nie, nie piszę, nie, nie mówię tego, żeby ci się pochwalić, ponieważ raczej no, jestem taką osobą w miarę skromną, y, odnośnie swoich sukcesów. Natomiast mówię jestem zaszczepiony wprawdzie w Rumunii zaraz, ale mam nadzieję, że y, parę dni zobaczę coś nowego, czegoś tam się pouczę i będzie. Dobrze, natomiast jeżeli jeszcze rozmyślasz nad dołączeniem ku, do mojego szkolenia, to gdzieś tak dwa, trzy dni, bo potem już niestety nie podzielę się swoją uwagą pomiędzy Rumunią, Rumunów, prawda, a, a studentów mojej elitarnej grupy. Jeżeli chodzi o grupę, też ludzie zdają. Też bym się musiał czymś pochwalić Natomiast mówię, może zrobimy to troszeczkę troszeczkę później Patrzę tutaj Jakoś tak na złość Że tak powiem, ale Jak się chwalić, to się Jak, jak, to, jak się chwalić, to się chwalić, prawda, czyli Tutaj kolega martwił się, że po tygodniu już mu dali wynik MS i że to było długo. Natomiast w elitarnej grupie prawie dwa miesiące czekania na wynik MS. Ale zawsze było warto poczekać, prawda? Czyli nie ma jakiejś prostej zasady, czy to trwa tydzień, czy dwa tygodnie. no Powiedzmy, dwa miesiące, to ja już bym trochę Y, trochę wymięk, prawda? Trochę bym już się obawiał, że... Ale póki nie przyszedł liścik, to wszystko gra i buczy, prawda? Gorf y, 3,2-1, Co jest najtrudniejsze w zostaniu policjantem? Y, najtrudniejsze są tak zwane limited beliefs, czyli ograniczony jakiś punkt widzenia, prawda? Bo Zwycięstwo nie polega na tym, że tam jesteś najsilniejszy, czy najsprytniejszy, czy jakiś tam inny, tylko, że jesteś konsekwentny w pokonywaniu pewnych przeszkód, że jak już sobie wymyśliłeś, że zostaniesz tym policjantem, to zmienia ci się stan umysłu i robisz wszystko, abyś tym policjantem został. Prawda? Ostatnio napisałem tam, czy, czy nakręciłem filmik o poradzie dla osoby, która zdaje dziewiąty czy dziesiąty raz i no po prostu ktoś staje po raz dziesiąty, nie korzysta z jakichś innych materiałów, nie próbuje poszerzyć swojej wiedzy. I tak jak w Totolotku, czy w milionerach, czy w jakiejś tam innej grze losowej, liczy na to, że jakoś się uda, prawda, ma nadzieję. No, nadzieja matką, chociaż lepiej mieć matkę niż nie mieć Natomiast, no, nadzieja sprawdza się, jeżeli jesteś na bezludnej jako rozbitek na bezludnej wyspie, prawda, i masz nadzieję, że jakiś statek tam przypłynie i cię e, odbierze, że tak powiem, zabierze z tej wyspy jeżeli tam, nie wiem, jesteś na Łodzi, na Tita z Titanica, wpadłeś do wody i masz nadzieję, że w ciągu godziny gdzie tam ktoś wyciągnie i nie umrzesz. Natomiast ja jestem zwolennikiem jednak wzięcia interesu we własne ręce, jakikolwiek by to interes nie był. Czy swój własny, czy no, jegoś to raczej nie, prawda? i zrobienia wszystkiego żeby pokonać przeszkody i zostać tym policjantem, czy kimkolwiek innym sobie nie wymyślisz, prawda? Kiedy zwalniano mnie z wojska w 2004 naprawdę nawet nie wiedziałem jak się moja ścieżka potoczy, natomiast zrobiłem wszystko, aby z 12 metrów gabineciku zrobić przychodnię, prawdziwą przychodnię medycyny pracy. 600 metrów kwadratowych, zatrudniam około 20 osób, także jakiś tam sukces osiągnąłem. I na mniejszą skalę GORF to jest to samo. Tutaj, tu zwycięstwo jest w twojej głowie, prawda? I najtrudniejsze jest po prostu przestawienie się ze stanu umysłu cywila na stan umysłu człowieka, mundurowego, prawda? KAT, Witam, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa u dentysty. Jeśli mam, żeby zęby do poprawy, czy muszę to zrobić, czy zbytnio nie zwracają na to uwagi. No, widzisz, Kat, yy, taka twoja trochę dziwna filozofia, prawda? Że myślisz, że jak zębów nie zrobisz, to policji, że tak powiem, zrobisz źle, zrobisz dobrze, czy, czy, czy coś w tym stylu, no, ja bym zęby nawet poleczył dla siebie, prawda? Oczywiście tam może będą zwracali, może nie będą, raczej nie będą, natomiast wyobraź sobie, że jesteś tam na szkole, jesteś na dyżurze, jesteś na służbie, tam na jakimś zabezpieczeniu i zaczyna cię ząb napierdalać, w sobotę, czy w niedzielę, dentysty, nigdzie, no i jedyne co zrobią, to ci wypierdolą tego zęba jednego, drugiego, czy trzeciego. Także mówię, trochę stawiasz sprawę na, na, na głowie, prawda? Dobrze ci tu Kondrat odpowiedział, no, na uzębienie nie patrzą, ale jest kwestia indywidualna do ich oceny, jeżeli jest problem po, poważniejszy, prawda? No, jeżeli pójdziesz, uśmiechniesz się, prawda? A tutaj kurwa, trzy szczerbaki, czy dziurawe zęby czy coś takiego, że od razu będzie widać, to, to się od razu odrzucą, prawda? No, pamiętam kilkanaście lat temu, jeszcze zanim poznałem moją aktualną żonę spotkałem się gdzieś tam na jakimś przyjęciu Dziewczyna jak z obrazka, tu makijaż Tutaj, no Chciałoby się tylko, że tak powiem no ten interes wziąć swoje ręce, swój i coś tam zrobić Pierwszy uśmiech, szczerbolce, jakieś takie dziury Gnój w gębie no i, i, I przeszła mi ochota, że tak powiem, kota wychrobotać, prawda? Lecimy, lecimy kochani dalej czy odrzucają nieformalnie na rekrutacji niezaszczepionych na covid? Nie. ta jest jakaś w tej chwili tam... Yy, powtarzam jeszcze raz, to jest mój punkt widzenia. Ja mam ten y, trzy szczepienia na covid. Y, Zniosłem je bardzo dobrze. Bo, na drugim szczepieniu bolała mnie trochę ręka. No i teraz powiedzmy lecę sobie do tej nieszczęsnej Rumunii na ten nieszczęsny zaawansowany kurs i już moment, bo tutaj nie mogę się pokazać i bez problemu będę miał certyfikat covidowy tam z jakiejś strony rządowej bez żadnych kombinacji, bez niczego, prawda? Jest 80%, że Przejdziesz ten COVID bezobjawowo, no ale jest 20%, że może ci się coś stać i wtedy... Ale mówię, to, że jeden mądry czy drugi mądry tam zejdzie z tego świata na COVID, a mam to po prostu głęboko w dupie i tyle. Yy... Marcin, lista rankingowa z Września Rzeszów. Osoba z największą liczbą punktów to 183 do przyjęcia, 173. O tyle śmieszne, że ja mogę zrobić maksymalnie 177 zdając wszystko na maksa. Szanse mizerne. No Marcin, ja bym tak nie patrzał. No. Zadałbym sobie pytanie inaczej, czy zrobiłem wszystko, żeby osiągnąć te 177 punktów. Rankingi dla pizzu wszystkich biorą po znajomości. Dobra. Bez handla. Ja e, chyba obstrałem zbroję, za B. o, miałem przeszukanie kilka dni temu mieszkania, jak się okazało, jeden z znajomych okazał się dealerem, o czym ja nie wiedziałem, nic nie znaleźli, bo ja nigdy nie brałem. No powiem ci bez handla, jeżeli już idziesz do policji, to warto zrobić jakąś selekcję znajomych, recydywa, półrecydywa, ludzie, o których wiesz, że no są, są troszeczkę zahaczeni o półświatek, to już nie są twoi dobrzy znajomi, prawda? Przynajmniej jeżeli to jest jeszcze jakieś wspólne miejsce zamieszkania, bo tak za bardzo za bardzo nie, nie... Nie bardzo rozumiem w jakich okolicznościach byłeś skojarzony z tym znajomym. prawda Czy znajomy się podał jako jakiegoś tam gościa, któremu, któremu coś sprzedał, czy, czy, czy za swojego przyjaciela, czy o co tam chodzi. Ja. Um. Cześć Wojtek, także jesteś już jedną nogą w Policji. W Poznaniu nie ma stomatologa, w Opolu też nie ma. Witam, pa, pa, Paweł. Witam Panie Darku. Czy muszę zasubskrybować Pański kanał, by otworzyć symulaty z żółtych kółek? Są dwie, dwie, dwie możliwości. A chyba na Discordzie dałem ten symulator. Tam link do Discorda masz na początku czata. Druga opcja to jest niestety zakup kursu, inwestycja w kurs, w kurs płatny, prawda? Ale subskrypcja czy brak subskrypcji tego kanału. Nie robi żadnej tutaj, nazwijmy to, różnicy. Jest na Discordzie to Rafał Vlog, to pilnuje i tyle. Ja miałem ósemki wyrywane. No ósemki wyrywane to są ósemki wyrywane. Ja też miałem ósemki wyrywane, one się tam jakoś tam, by to powiedzieć, kręciły, zakręciły się nie w tą stronę co trzeba. I te jak zębów miałem wyrwanych, niezbyt wiele, chyba ze trzy swoje, to to tylko tyle mogę powiedzieć, że ósemki miałem wyrwane po prostu nie dlatego, że były chore, tylko były krzywe, gdzieś tam jakoś tam rosły, nie, nie w tą stronę, no i cóż było robić, po prostu trzeba było je łaskawie wypierdolić, prawda. Tutaj jeszcze po Pochwalę się jedną osobą. Ten ziom, którego teraz widzisz na mailu, niedawno zdał Multiego, prawda? On był z mojej elitarnej grupy, nie zdał chyba rok czy dwa lata temu, ale zawziął się i teraz spójrz. Witam Panie Darku, zdałem MMS znaczy nie, nie, za karę dni chyba za parę dni mam WZ, WZ, rozmowę kwalifikacyjną, jak to wygląda, jeżeli bym nie zdał WZ, przysługuje od wywiadu zorganizowanego odwołanie, prawda. I mm, chciałem ci tylko to pokazać jako przykład, tak troszeczkę y, ognia w, maj, w gaciach, prawda, srania, po, srania ogniem w gaciach, Yy, wszystkiego się boi, prawda? Zamiast, jak to mówią, przygotować się byka za rogi, a czy się będę mógł odwołać, a czy się nie będę mógł odwołać. Oczywiście od wywiadu zorganizowanego żadnych odwołań nie ma, ale mówię, nawet elitarny potrafi jakieś takie mieć ogień w gaciach, prawda? I zamiast myśleć pozytywnie, Widzieć się już w tej policji, co będziesz robił, to tylko się wszystkiego boi. Także nie napracuje się, znaczy nie narobi się w tej policji być może za wiele, ale co się naboi, to jego. Panie Darku, jak wygląda komisja lekarska w Lublinie? No, komisja lekarska. Przychodzisz, dostajesz obiegłówkę, robisz wyniki. Robisz, łazisz po specjalistach, okulista, tam jakiś neurolog, ortopeda, chirurg, tam inni. No. Główny problem na komisji, który już tutaj omówiłem, to jest to, że nie pucować się do jakichś chorób, które ci w życiu nie przeszkadzają, a, a dyskwalifikują, prawda. Zrobić sobie parę wyników wcześniej, żebyś wiedział. Że, że, że masz dobrą morfologię, dobry cukier, dobrą bilirubinę, dobry cholesterol i tak dalej. Go, go w mojej głowie już zostałem funkcjonariuszem, ale jeżeli praktyka wyprze teorię i nic się nie uda, to mam inną pracę ogarniętą za granicą. Czy to jest podejście odpowiednie? No oczywiście, prawda? Jeżeli z jakiegoś powodu, kiedy zrobiłeś wszystko, co jest w ludzkiej mocy, żeby się do policji dostać, a policja się nie będzie chciała, no to warto mieć jakąś inną opcję, najlepiej jeszcze korzystniejszą finansowo. Tutaj Rafał w dał link do Discorda. Wojtek Prałat, ja mam zdane wszystko, Komisję Lekarską też zdolny, a nie zastanawiam się, nadal dopóki nie podpisze rozkazu. No jest to w pewnym sensie jakieś rozsądne podejście, prawda, ponieważ znałem już sprawy, że już wszystko, witał się z gąską, jakiś wypadek miał ze swojej winy, czy coś tam po pijaku narozrabiał, czy coś, no, no, no totalna głupota, ale ludzie odpadali. Dosłownie tutaj, jakby to powiedzieć, opici włos był i... i i się nie dostawał. Witam, czy ktoś, Kamil, czy ktoś się orientuje, czy 140 punktów wystarczy w Małopolsce? Jestem na środku listy. Gostu pozycję, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Chciałbym coś Wam powiedzieć, ale po prostu nie wiem. Dobra, jeżeli ktoś ma ochotę tutaj jeszcze ze mną tam pokawożyć, to jest możliwość zrobienia tego na przez telefon. Przy okazji daj znać, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. To jest troszkę inna. To jest troszkę inna kamerka, prawda? I, i dlatego dlatego po prostu. Jestem ciekaw, inna kamerka i w tej chwili lecę z tego mikrofonu, przedtem było z tego mikrofonu i bardziej mi zależy na tym, czy, czy się nie pogorszył, nazwijmy to, dźwięk, prawda. Niestety im więcej techniki to już taki stary dziadek, jak i Asia trochę gubi. MG, za co odpadają ludzie na szkółce? No, pierwsze, chyba za brak postępów w nauce. To jest podstawa. No i za tak zwane odpały młodej pały, prawda? Czyli ktoś tam lubi coś wypić, yy, ura, bura, nie wiem, tam jakieś samowolne oddalenie, czy coś. Jak ktoś był na szkółce, to niech powie. No, no i yy, druga sprawa, yy, tak zwany zespół dezadaptacji, czyli być może on nadaje się na każdą inną szkołę, ale nie na szkołę policyjną. Poszedł, bo mu się wydawało, że to tam wszystko jest jak na filmach z Adi Marfim, o którym wspomniałem, jak na policjantach i policjantkach, czy na jakichś innych paradokumentach, a na, szkołach, na szkole jest po prostu zapierdol, dadzą trochę w dupę, kupa nauki. I jak to po angielsku ładnie się mówi rubber meets the road, prawda? Czyli następuje zderzenie z rzeczywistością. Pat 999. Witam, mój bliski krewny został zatrzymany za posiadanie znaczącej ilości. Został skazany prawomocnym wyrokiem, jak to jest widziane na wywiadzie zorganizowanym. Znaczy, jeżeli nie mieszkasz z tym krewnym, no to tam... Sądzę, że, że nijak nie jest widziane, z wyjątkiem, jeżeli mieszkasz w tym ziomem, jesteś w jakichś relacjach w jednym gospodarstwie domowym, prawda? Czyli jest to twój brat, w którym masz tam jeden pokój, czy jeden meldunek, a tutaj wiesz, no, jest konflikt interesów. Yy, słychać trochę inaczej. No, no, no niestety, to jest inny mikrofon. Jedna firma, to inny mikrofon, to inny, ale mówię... Bardziej mi zależy na tym, że przez ten mikrofon, przez, przez ten system, prawda, mam połączenie z telefonem, o tutaj jest ten telefon, który ewentualnie odbiorę od siebie, a przez ten system, przez ten system nie mam. Mm -hmm. O Mateusz, w większości wypadków kontuzje, sami rezygnują, jak nie dają rady fizycznie, psychicznie, albo wylatują za łamanie alkoholaminu, tylko alkohol. Tak, zapomniałem dodać wypadki, kontuzje, są tam jakieś tam sztuki walki, nie bądź nadgorliwy, nie łam swoich kolegów, koleżanki, no, mierz siły na zamiary, prawda, no. Ja bym się tam do szkoły policyjnej do, nie nadawał, widzisz moje bicepsy, prawda? No nie, nie są one jak u Majka Tysona czy u Pudziana. Być może dlatego, znaczy nie załamuj się też jak nie masz, jak masz bicepsy podobne do moich, ponieważ czasami w tej policji potrzebują, żeby ktoś miał tam w nie trochę więcej, a mniej w bickach, prawda? Także tutaj Mateusz Pietrzak, bardzo słuszna uwaga. Natural, Kamil mam info, że jutro, jeżeli chodzi o Małopolskę, dzwonią cały dzień, przeznaczają na dzwonienie. Próg będzie około 150 punktów, prawda? Czyli nawet w Małopolsce warto się troszeczkę pouczyć, poszerzyć swoje horyzonty. Nie, żeby gdzieś tam być przeciętniakiem z środka listy, ale no, niestety być tym elitarnym odzieś tutaj, prawda? Czyli nie tutaj, gdzie, gdzie ta linia jest, prawda? telefonu i multiguru, dolna, dolny stan, że tak powiem, średni, prawda, czy, czy, czy tutaj, tylko niestety jak masz być tutaj, to masz być tutaj, prawda, to masz być tutaj, a nie, nie na samym dole. Patrzę, patrzę, patrzę, patrzę, no dobra. Słuchajcie, panowie i panie, jeżeli takowe są, parę pytań dla tych, którzy do, do multiego podchodzą. Oczywiście muszę, muszę dojść. Są tam pytania o stres i są pytania o alkohol. Jest 47... Pytań. Czas masz nieograniczony, ale zwykle 5 minut, czyli 600 sekund. 600 sekund na 50 pytań, to ile to jest? 6 sekund na pytanie. No i radzę w takim tempie iść i wszucę 5 pytań. Wrzucę pięć pytań z Multiego i pięć pytań jakichś moich i jeżeli ktoś będzie chciał odpowiedzieć, to już w powtórce tam poniżej i będzie dobrze. Nigdy nie odkładam rozwiązywania trudnych problemów na później. Dobre pytanie, prawda? Nigdy nie odkładam rozwiązywania trudnych problemów na później. No bądźmy szczerze, ja odkładam. Zawsze przestrzegałam, czy przestrzegałem zasad, nawet kiedy nikt nie był w stanie mnie skontrolować. Gdybym była abstynentką znajomi, by mnie lekceważyli, prawda? Czyli jak się ktoś nie napije, to podpierdala. Gdybym była abstynentką, znajomi by mnie lekceważyli. Jestem przekonany, że robiłem wszystko najlepiej jak mogłem. prawda? Im mniej myślę o trudnych sprawach, tym łatwiej przychodzi rozwiązanie. No dobre pytanie. Taki escapism trochę mi się wydaje. Mi się wydaje, że jednak o o trudnych sprawach trochę trzeba pomyśleć, ale no pytanie jest takie dosyć sprytne, prawda? Czy, czy raczej mało myśleć i od razu robić, czy dużo myśleć i od razu robić, prawda? Na ogół ludzie troszczą się o siebie nawzajem. Czasem długo nie śpię, planując sprawy do załatwienia na zajutrz. Czasem przyszłość wydaje mi się niejasna. Na zakupach zapominam o kłopotach. Nigdy nie pozwalałem sobie na krytykowanie innych osób, w szczególności znajomych. I powiedzmy jakieś ostatnie pytanie. O! Piję więcej piwa niż inni znajomi, prawda? I Ostatnie pytanie tutaj z kartki. Świat jest niebezpiecznym miejscem. Także dałem ci tych parę pytań. Teraz czy to piwo, czy to pytanie o piwo jest to, czy ktoś jest dobrym piwoszem, prawda? O co, o co chodzi w tym pytaniu? Jak masz jakiś pomysł, dlaczego pytanie pije więcej piwa niż znajomych? Jak odpowiedzieć, prawda? No ja yy, w tej chwili od około dwóch lat tego alkoholu naprawdę wypiłem niewiele. Nie dlatego, że nie lubię się czasem nabombać, prawda, ale no, mam w tej chwili półtora rocznego synka i praktycznie żona w ciąży była, teraz synek i trudno, żeby multiguru się napierdolił. A synek sobie tam robił, co chciał, prawda? Lecimy dalej... Brat, a tutaj Packi, brat nie mieszkamy razem. No, nie mieszkanie razem z tym bratem... No, już ten, chyba już sobie damy spokój z częścią telefoniczną. Brat, nie mieszkamy razem. No, no, trochę się będziesz musiał wyprzeć tego brata dla celów, przynajmniej deklaratywnie dla celów rekrutacji. No, to, że nie mieszkacie razem, to znacznie ułatwia sprawę. Mam nadzieję, że też się za bardzo razem tam za często nie spotykacie. Prawda? Ale rozumiesz, mam nadzieję, ko O! Rozumiesz, mam nadzieję, na czym polega tutaj konflikt interesów, prawda, bo gdybyś już był policjantem, a brat na przykład chciałby się jakoś tam wyśmigać z czegoś, no to mógłby cię przyjść prosić o jakieś tam przysługi, no i jakby to powiedzieć, z rodziną dobrze na zdjęciu się w tym momencie wychodzi Paweł, jakby pan odpowiedział na pytanie? Najlepiej pracuję, gdy mam wyznaczoną datę ukończenia pracy. Znaczy, no można i tak odpowiedzieć, że tak, aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby to było pytanie z testu komputerowego. Raczej to jest pytanie zadane przez psychologa i ja, ja ci powiem tak. Tak, mając jakiś deadline, mając jakąś datę ukończenia pracy, robi tak 95% ludzi, prawda, że czeka, czeka do ostatniej chwili i nagle, powiedzmy, ma tydzień na zrobienie czegoś, a nagle siódmego dnia, prawda, czy szóstego dnia bierze się do roboty. Ja bym jakoś odpowiedział filozoficznie, że pracowałem zarówno kiedy miałem wyznaczony deadline, jak i nie miałem wyznaczonego deadline'u i raczej wolę robić coś systematycznie i w jakichś porcjach codziennie, niż na przykład mam wyznaczony deadline i dochodzi do sytuacji, że robię wszystko dzień wcześniej, prawda? Bo na jutro coś tam, czy na wczoraj potrzeba. Co Coś w tym stylu, że dobrze mi się pracuje i w tej sytuacji, i w tamtej sytuacji, prawda? Szymon, witam, w których województwach są wakaty, ale jakie realne, ale jakie realne gdzie można się przenieść z rekrutacją? Może inaczej, Szymon, zanim to odpowiem, to jeszcze przypomnę o tym deadline'ie, prawda? weź się za Stanów nad sytuacjami, kiedy jest powiedzmy tam dzień płacenia rocznego podatku, czyli tam powiedzmy ostatni dzień maja, kwietnia, czy pierwszy dzień maja i nagle tłum jakiś kurwa dziki leci do tego urzędu skarbowego, czy leci na pocztę, czy leci gdzieś tam, żeby ten podatek zapłacić, prawda? No i, i być może takim ludziom rzeczywiście jakiś deadline jest potrzebny. Natomiast ja bym właśnie postawił tutaj na, czy jest deadline, czy nie. Robię, robię wszystko systematycznie, robię tam po kolei i tyle. prawda. Szymon, czy w jakichś województwach są wakaty, gdzieś, ale jakie realne, gdzie się można przenieść z rekrutacją. Jak ktoś wie, to o, o, niech powie, ale mówię, Wielkopolska, Dolnośląskie, no, Mazowieckie. Ale mówię, jak jesteś z Rzeszowa, to ja wiem, czy tam podziałasz za wiele we Wrocławiu. Bo przenieść z rekrutacją się jest dość łatwo, natomiast potem się ciężko przenieść z powrotem tam, gdzie, tam, gdzie byś chciał, prawda? Mam 163 punkty w Rzeszowie nic z tym nie mogę zrobić. Jeżeli jesteś pas, prawdziwym pasjonatem policji, a ja bym nawet Wrocław zaryzykował. Mateusz, witam. Panie Darku, czy mając łuszczycę w małym stopniu mam szansę przejść komisję lekarską? Nie pamiętam, jak tą łuszczycę oceniają. No, jeżeli są jakieś chropościaki na gębie, czy coś, no to Możesz mieć problem. Wszystko zależy, jaki jak przyjdziesz. Czy przyjdziesz czyściutki, czy, czy, czy, czy przyjdziesz nieczyściutki, prawda? Nie, nie pamiętam w tej chwili, jak z tą uszczycą jest. Yy, Wilusz, czy Wilusz? Witam. Jeżeli złożę odpowiednie dokumenty do Rzeszowa, przejdę pozytywnie całą rekrutację, a ilość punktów będzie za mała na Rzeszów. Czy istnieje możliwość przeniesienia na inne województwo? No dokładnie tutaj kolega Kolega Szymon, KXX zadał to samo pytanie. Jeżeli ktoś wie, to niech powie, prawda? Mówię, ja bym tam zapraszał jakiś Wrocław. Nie bałbym się po prostu. Wiem, że no, najlepiej jest przy rodzinie, do matki wpaść na obiad, czasami odwiedzić brata, nawet który jest dealerem czegoś tam i mieszka niedaleko, ale jest taki etap, że musisz uwolnić się spod skrzydełek rodziny, musisz pójść na swoje, musisz podjąć jakieś decyzje i nie jest to niczym strasznym, jeżeli zmienisz swoje życie na jakieś inne miasto, prawda? Inny rejon Polski, poznasz innych ludzi i tak dalej, i tak dalej, prawda? Patriarcha, za panenta rogatywka wojskowa. Był pan w woju czy w policji? Nie byłem nigdy w policji. To jest rogatywka. Rogatywka. Proszę bardzo, możesz zobaczyć jaki miałem numer głowy, prawda? To jest moja rogatywka. A. To jest moja rogatywka czy tak powiem, oficerska lekarza. Przez kilkanaście lat byłem lekarzem w jednej z jednostek wojskowych we Wrocławiu. Także mam do niej sentyment i po prostu tutaj pełni rolę jakiegoś rekwizytu. I tyle. Dobra, słuchajcie kochani, Wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy. Tutaj jeszcze jedna zachęta od Rafała, jest link do Discorda, on tam jest moderatorem Tam jest żółte kółko, zielona kreska, żółte kółko, czerwona kreska Jest jakiś, jakiś symulator z zegarem, chyba dałem w takiej najtrudniejszej wersji No i w zasadzie na dzisiaj wszystko, prawda? A jeżeli ktoś jeszcze chce zobaczyć, co dzisiaj miałem za koszulkę Mia Kalifa, prawda? Oczywiście nie zachęcam Cię do oglądania filmu z Mia Kalifą, z Mia Kalifa, prawda? Ale gdzieś spotkałem jej kiedyś Instagrama i nawet próbuję tam jakieś swoje mądrości, że tak powiem sprzedawać w mediach społecznościowych. Także koszulka z Aliexpress. Tro, trochę prowokacyjna, prawda, ale taki, taki to świat, prawda. Wiktor yy, Kiepura, mam pytanie, we wtorek mam komisję lekarską. W poniedziałek miałem grypę, gorączka, Bulgardła Czy na badaniach może wyjść coś nie tak? Tak, morfologia krwi raczej wyjdzie nie tak, ale w razie czego masz wytłumaczenie, że miałeś grypę i tyle, prawda. Dobra. Słuchajcie kochani, na tym kończę, także zapraszam do odpowi odpowiedzi na te pytania. No i Ci, którzy chcą koniecznie do policji są z Rzeszowa. Mówię, jest do rozważenia jeszcze dołączenie do mojego szkolenia Jakieś 3-4 dni, no potem niestety Będę w Rumunii, Będę oczywiście też w Polsce Szkoląc się online No ale jak się będę szkolił online, to nie będę mógł szkolić ciebie, prawda? I, i także, także kursy online, których które kiedyś wprowadzałem, wchodzą pod strzechę. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.